I idzie do pogan. Sytuacja mieszkańców Gerazy jest trudna. Ewangelia obrazuje to symbolem pasących się świń. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem nieczystym. Żydzi nie hodują świń ani nie spożywają ich mięsa. Często poganie i grzesznicy są pogardliwie przyrównywani przez Żydów do świń lub psów. Z lektury dzisiejszego fragmentu Dobrej Nowiny możemy wyciągnąć wniosek, że Jezus celowo udaje się w tamte okolice, tak jakby chciał specjalnie spotkać owego opętanego. Bóg jest czułym i troskliwym opiekunem ludzi. Nazywany bywa w liturgiach wschodnich pięknym określeniem filantropa, miłośnika ludzi. Dla Boga los człowieka nie jest obojętny. Jezus podejmuje trud, aby dotrzeć do Gerazy w górach Dekapolu, aby spotkać tylko jednego człowieka i go uwolnić spod władzy demonów. Złe duchy, a jest ich ogromna liczba określana mianem Legionu, a Legion Rzymski w czasach Jezusa liczył cztery tysiące żołnierzy, te złe duchy opanowały życie owego człowieka. Słyszymy o tym, że jego zachowanie odbiegało od norm społecznych. Był dziki, mieszkał w grobach, miejscach przeznaczonych dla zmarłych, krzyczał i nie mógł znaleźć spokoju. Nadto towarzyszyła mu ogromna siła, zdolna rozrywać łańcuchy. Był on nieszczęśliwy, aż do dnia, kiedy na swojej drodze spotkał Jezusa, który go uwolnił spod władzy demonów. Jezus w owym nieszczęśniku widział człowieka, swojego brata, który potrzebuje pomocy bez względu na to, jakie jego własne wybory doprowadziły go do takiego stanu. Bóg nie koncentruje się na naszym grzechu, ale jego ciężar bierze na własne barki, aby nam przynieść wyzwolenie. Jezus uwalnia nas spod władzy złego, abyśmy byli wolni i mogli świadczyć o wielkim miłosierdziu Boga wobec wszystkich ludzi. Nie ma takiej siły, której by nie mógł przezwyciężyć Bóg. Zaufajmy Jemu i pozwólmy, aby dziś uwolnił nas z wszelkiego zła, które nas zniewala.